Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia oraz właścicielem wiodącej przychodni medycyny pracy w tym mieście. Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymywaniem mojego newslettera z szeroko pojętych badań okresowych oraz kierowców to jedyne co musisz zrobić, to wpisać najlepszy adres e-mail do formularza kontaktowego gdzieś obok tego wideo. I w ten sposób nie ominiesz żadnego ciekawego materiału, który wysyłam jedynie subskrybentom. Także wpisz w tej chwili swój najlepszy adres, zatwierdź link do subskrypcji, który otrzymasz do skrzynkę mailową. No niestety, czasem wpada on do spamu, w temacie będziesz miał confirm subscription i do zobaczenia po drugiej stronie. I mam nadzieję, że będziesz z miłą chęcią czytał moje artykuły.